Restauracja Royal Hall w Krośnie. Zaczynamy od czeskiego piwa Pilzner, we włoskiej restauracji. We włoskiej restauracji w Krośnie, ale kompania piwowarska Poznań czy Wielkopolska. No, prawdziwy Pilzner z Czech. Niestety, tyskie coś mi nie podchodzi, kurde albo Heineken, albo czeskie Bo, Ryneczek w Krośnie To chyba orszak ślubny Sobota Sobota Czas w restauracji Royal Hall w Krośnie mija powoli, ale nieubłaganie no nie Czekamy na nasze dania które pewnie się gdzieś robią natomiast umila nam pijąc czeskie piwo rekompensujemy Czechom rok 1968 pozostało nam jeszcze wysłać karteczki tylko niestety mm, trudno znaleźć pocztę w Krośnie Szukajcie aż znajdziecie Znajdziemy na pewno W oczekiwaniu na posiłek w restauracji Royal Hall w Krośnie Zdążyliśmy wypełnić napisać 13 kartek do znajomych, przepraszamy, 12. Także raczej, jeżeli chodzi o konsumpcję, pośpiechu nie ma. W końcu są wakacje. 10 sierpień 2013 roku, sobota. I filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia. Który jakimś cudem dojechał do Krosna. A wszystko przez to, że tutaj są najlepsze w czasy z prawem jazdy. O, idzie nasz posiłek. Wywołałem wilka z lasu. mój pstrąg się wprawdzie dopiero złowił ale za moment podobno przyjdzie zamiast marchewki szpinak ale będzie zdrowiej Smacznego kochanie na wszelki wypadek Royal Hall w Krośnie Prawdopodobnie najlepsza restauracja na miejscowym ryneczku.